Cześć, z tej strony Michał. Przed nami kolejny odcinek tego jeszcze nie jadłem. W międzyczasie dostałem taką nową książkę, Tuba Smaku. Chciałem gotować coś właśnie z tej książki, jednak zazwyczaj są to przepisy tutaj takie dość skomplikowane, ale udało mi się znaleźć całkiem fajny przepis na zdrowe trufle z cukrem, znaczy z pudrem malinowym. Dzisiaj przygotujemy takie trufle. Zaczynamy. Jeżeli chodzi o składniki, to bazą są... Tak, tyle. Zalałem je gorącą wodą, moczyły się 20 minut, potem należy je do, dobrze odcedzić. Dodatkowo tutaj są wiórki kokosowe, 50 gram wiórków. Tutaj mamy 70 g migdałów, 20 g kakao, dodamy łyżkę pasty z orzechów ziemnych. Tutaj mamy 20 ml oleju kokosowego extra virgin, 1 banan, szczypta soli himalajskiej. I potem takie kuleczki obtoczymy w malinie liofilizowanej. Zobaczymy co nam z tego wyjdzie. Wszystkie składniki zmielimy w malakserze albo inaczej w food processor. Tutaj mamy daktyle. W przepisie było napisane, żeby jest ważne, żeby je dobrze odcedzić. ciem użyć takiej suszarki do sałaty, ale nie mogłem jej znaleźć, więc użyłem po prostu młynka, znaczy sitka. Tutaj mamy migdały. Kakao Jurki kokosowe, olej kokosowy ekstra virgin, jeden banan, szczypta soli himalajskiej i duża łyżka pasty z orzechów. I wszystko blendujemy na gładką masę. Masa zblendowana, zobaczymy co nam wyszło, czy dobra. Fajna, delikatnie słodka. Teraz masę sobie przełożymy do miseczki, żeby nam było łatwiej potem ją wyciągać. Włożymy do lodówki na 2-3 godzinki, nam się schłodzi, tak przegryzie i będziemy z niej formować kulki, które będziemy obtaczać w malinie liofilizowanej. Fajnie, kakao daje fajny smak, także masa jest naprawdę smaczna. do lodówki na 2 3 godziny. Widzimy się za chwilę. Dwie godziny czekania za nami. Mamy taką słodzoną masę. W międzyczasie zblendowałem truskawki lioflitowane na taki proszek. Użyjemy tylko 25 gram, bo tylko tyle miałem. W przepisie jest 100 gram, ale mam nadzieję, że nam troszkę wyjdzie. Wysypię sobie teraz truskaweczki na talerz i będziemy... Obtaczać naszą masę. Nie Jestem mistrzem kulek, ale zobaczymy co nam wyjdzie. Jakiś kulfon pewnie. Pierwsza kulka gotowa. Uwaga. Dobra. Także przepis jest bardzo smaczny, trzeba troszeczkę poczekać, bo dwie godziny minimum jednak w lodówce, ale warto spróbować i zapraszam do oglądania kolejnego odcinka.